Witam Cię bardzo serdecznie. Miałem parę dni wolnego, na, w zasadzie nie tyle wolnego, co wolnego od pracy, ale byłem w trakcie kolejnego szkolenia. Szczęśliwie wróciłem znowu z miejscowości Bukareszt. Parę godzin czekania na lotnisku z powodu strajku kontrolerów i jestem z powrotem w mojej przychodni we Wrocławiu. Dzisiaj Ci powiem parę zdań o tym, że znowu zaczęły się tak zwane kody 68. Tutaj na samym dole widzisz to prawo jazdy. Wszystkie kategorie są terminowe, natomiast ten kierowca dostał jednocześnie kod. 68 i ten kod 68 niestety oznacza, że nie może mieć najmniejszej ilości alkoholu we krwi, prawda, czyli jak norma jest do 0,2 promila od 0,2 do 0,5 jest wykroczenie, powyżej 0,5 to już jest przestępstwo, to on nawet nie może mieć normy poniżej normy od 0 do 0,2 promila. I jak widzisz, to prawo jazdy kończy mu się 29 maja 2022 roku. Zakaz dostał terminowy w jednym z wojewódzkich ośrodków medycyny, pracy i teraz skończy mu się i przyjeżdża do mnie i mam nadzieję, że uda mu się to prawo jazdy przedłużyć na jakiś dłuższy okres, prawda? Bo on akurat nie dostał je zaledwie na 3 lata i to zwrócił uwagę, że dostał na te 3 lata wszystkie kategorie jakie miał prawda, czyli zarówno motor jak i kategoria B tamte kategoria M, czy coś to jest tak dopisywane wszystko niezależnie od tego czy robiłeś tą kategorię czy nie robiłeś jak masz motor to masz zarówno A2 jak i A1 jak i AM prawda, jak masz B to jednocześnie masz uprawnienia na kategorię B1. Jeżeli ktoś się na czacie to niech mi tylko da znać czy mnie słychać. Jak mnie słychać to wszystko OK. I będę kontynuował dalej. Z tematu praw jazdy przejdę na jakieś bieżące sprawy przychodni i muszę powiedzieć, że w związku z tym, że nie było mnie parę dni, teraz miałem parę dni bardzo pracowitych, szczególnie bardzo dużo badań lotniczych, ale zaskoczyli mnie też obywatele narodowości ukraińskiej. I proszę sobie wyobrazić, że jedna pani na Fakt, że na dość specyficzne badanie do jednej linii yy, do, yy, pracuje dla armatora wycieczkowego w Stanach Zjednoczonych i przyjechała do mnie aż z Budapesztu. Myślała, że załatwi sprawę od razu na Węgrzech. Pojechała z Ukrainy do Budapesztu się okazało, że tej sprawy tam nie załatwiła i co miała zrobić? Siadła w pociąg i przyjechała do mnie tutaj do Wrocławia, prawda? Niewiarygodna sprawa. Okazuje się, że we Wrocławiu można załatwić coś tam szybciej niż w jakimś innym mieście. Także sprawa została załatwiona i pani po prostu wraca tam do siebie do tego Budapesztu a potem będzie leciała do Nowego Jorku Tutaj Nikola Skrężyna Panie Doktorze, jak można się z Panem skontaktować z prośbą o udzielenie porady? No najlepiej mailowo Napiszę tutaj maila na czacie Napiszę maila na czacie i tyle Lekarz małpa Proszę tam coś napisać i Jeżeli mogę udzielić jakieś porady, to udzielę. Jeżeli nie mogę udzielić porady, to nie udzielę i na tym się sprawa skończy, prawda? Ciekawą sprawę poruszono w prasie, a mianowicie przyjeżdża wiele osób z wykształceniem medycznym z Ukrainy. Przyjeżdżają lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy i tak dalej i tak dalej. I padł pomysł, żeby tych ludzi jakoś wkomponować w system ochrony zdrowia Polski. No i wszystko z pozoru jest fajnie. Są nawet ludzie, których można by badać, czyli pacjenci narodowości ukraińskiej. Ale powiem szczerze, mam takie mieszane uczucia, prawda? Nie jest tam tajemnicą, że na Ukrainie w swoim czasie studia medyczne można było skończyć mając odpowiedni zasób środków finansowych, a mniej przykładając się do nauki i z tego co tutaj widzę ministerstwo raczej no, nie, nie, nie chcę jakiejś wielkiej weryfikacji tych osób, a szybko ich wdrożyć do pracy w zawodzie. No i co z tego wyjdzie, to no szczerze mówiąc nie wiem. Natomiast na pewno dotyczy to osób z tej najnowszej wojennej emigracji, prawda? Jak ktoś tam przedstawi dyplom lekarza, potwierdzi to jakoś na nota realnie. No i ma szansę zostania lekarzem w Polsce, przede wszystkim przede wszystkim bez jakichś wielkich procedur, bez znajomości języka polskiego. No, co z tego wyjdzie? Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, czyli jak to mówią, pa uvidim, prawda? Pożyjemy, Zobaczymy. Tutaj Daniel, panie doktorze, 9 lat temu byłem nad morzem, jeździłem rowerem pod wpływem alkoholu, byłem w urzędzie, muszę jechać do Sosnowca, czy można jednak poczekać aż minie 10 lat? Kurde, powiem Daniel, jest o tyle ciekawa sprawa, że w tej chwili już jeżdżenie pod wpływem alkoholu, rowerem, no nie jest przestępstwem, prawda, jest chyba tylko wykroczeniem i nie wysyła się takich ludzi na badania do Sosnowca, ale wątpię, czy to czy, czy ci minie te 10 lat, czy, czy, czy nie minie, prawda, to yy, sprawa raczej tutaj nie przysnie, prawda, czyli musisz wziąć na klatę pójść, zbadać się i tyle, prawda? Jeżeli jest ciągle skierowanie. A można, może bym zaczął od Wydziału Komunikacji, się zapytał, czy w związku z tym, że przepisy się zmieniły, że rowerem już można, no nie tyle za bardzo można jeździć po pijaku, co nie są wydawane skierowania na badanie kierowców za jazdę po alkoholu, czy to można jakoś w sprawie ukręcić. Sam jestem ciekaw, jak ta twoja sprawa by się zakończyła. Witek, czy w zawodzie typowo biurowym, czy komputerze, jakim jest spedytor, są szczególne wymagania zdrowotne, czy problemy ze wzrokiem mogą być przeciwwskazaniem do takiej pracy? Znaczy, zależy, co, co tutaj zrozumieć przez problemy ze wzrokiem. Czy to jest tylko zwykła wada wzroku, Taką, jaką ja mam. Zakładam sobie okulary. Powiedzmy, podnoszę te okulary i no, nie widzę, co tam jest na ekranie, prawda? Ale zakładam te okulary i już mogę wszystko przeczytać i, i bez problemu się komunikuję, prawda? Bez problemu widzę ten komputer, coś tam trzeba zadzwonić, napisać. Ale mówię. Yy, Bądź tutaj dobrej myśli, wymagania w stosunku do pracy biorowej nie są zbyt wygórowane. Sam badałem kiedyś osoby, które pracowały przy komputerze, były to osoby zupełnie, praktycznie niewidome, prawda? Tyle, że te komputery były jakoś specjalnie tam dostosowane do ich potrzeb, czy to był alfabet Braille'a, czy czegoś tam i dawały sobie jakoś radę, pracowały, co tam robiły w tej pracy dokładnie nie wiem, ale była to praca typowo przy komputerze i niczym więcej. Jeżeli chcesz zapytać mnie o coś jeszcze, to serdecznie zapraszam, masz taką okazję, no jeżeli nie masz ochoty, to powoli będę kończył powoli będę kończył ten ten hangout, prawda? Tutaj jeszcze uzupełnienie od Pawła Dzień dobry, czy ze stwierdzonym brakiem widzenia obłocznego, oko prawe 0,1, oko lewe sprawne, rozpoznaje barwy, czy istnieje możliwość pracy przy maszynach w ruchu z osłonami, cence. Ja myślę, że tak, jeżeli te osłony są takie, że na pewno tam tej łapy w te, urząd w te części ruchome tej maszyny nie wepchasz, jest to osłona, czy tam może, może sterujesz tą maszyną jakoś zdalnie z metra, z pół metra, z dwóch metrów, no to ja bym taką osobę dopuścił, prawda, ale, ale trzeba by tutaj no, być pewnym, służby bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli ten co wystawia skierowanie musiałyby dokładnie określić, co to są za maszyny i czy te maszyny nie stwarzają mimo wszystko jakiegokolwiek zagrożenia dla osoby, która tą maszynę będzie obsługiwać. Prawda? Czyli Paweł tu dalej pisze, w pełni zautomatyzowane brak dostępu do części ruchomych. Jeżeli tak jest rzeczywiście, to ja bym tam nie widział tu przeciwwskazań zdrowotnych, prawda? No chyba, że z jakichkolwiek innych powodów ta maszyna do obsługi wymaga człowieka, który musi widzieć obuocznie, prawda? Ale, ale mówię, trudno mi tutaj wyrokować tak bez, bez zobaczenia tej maszyny. Jeżeli rzeczywiście pełna automatyzacja, no to bądź dobrej myśli. Jacek, witam panie doktorze. Prawo jazdy wydane do 22 czerwca. Ile wcześniej należy zrobić badania? No ja bym tam... Prawo jazdy, przynajmniej, miętoli się w Wydziale Komunikacji przez około 2-3 tygodnie, prawda? Czyli zrobić gdzieś na początku czerwca badania lekarskie pójść do wydziału komunikacji złożyć wniosek no i akuratnie jak to nowe prawo jazdy przyjdzie to to będziesz miał jeszcze stare prawo jazdy do jeżdżenia do, do bieżących potrzeb prawda czyli nie wiem co to jest 1 czerwca prawda ale w jakiś taki właśnie 2-3 tygodnie co najmniej 2-3 tygodnie wcześniej bym to zrobił Jacek, a konkretnie ile wcześniej, tak aby w Wydziale Komunikacji nie powiedzieli, że za wcześnie. Wybieram się do Polski w maju i chciałbym zrobić te badania u Pana we Wrocławiu, termin ustalić przez maila, którego tak Pan podał. Tak. Słuchaj, nie można za bardzo zrobić prawa jazdy za wcześnie, prawda? Jeżeli ono się kończy, to nawet jeżeli przyjedziesz pierwszego dnia do mnie tam tego maja, czy, czy jeżeli to będzie nawet miesiąc wcześniej, to nie ma żadnego problemu, prawda? Nie ma żadnego problemu, bo i tak prawo jazdy jest terminowe, a powiedzmy, mógł ci się stan zdrowia polepszyć, że prawo jazdy będziesz miał bezterminowe, prawda? Lub z bardzo dobrym terminem ważności, prawda? Czyli jeżeli stan zdrowia się polepszył, przykładowo ktoś nosił okulary, zrobił korekcję wzroku, nie nosi okularów, prawda, czyli po co on ma czekać, nie wiadomo na co, a, a ma terminowe prawo jazdy w tych okularach i po co ma czekać, nie wiadomo na co, nie mówiąc o tym, że w jeżdżeniu te okulary mu tylko będą przeszkadzać. Piotr, panie doktorze, jak powinno się liczyć okres zasiłku po ustaniu zatrudnienia, który rozpoczął się w trakcie od pierwszego dnia zwolnienia czy zakończenia umowy? No Nie wiem za bardzo. Jedno co, co nie znam się na liczeniu zasiłków za bardzo chorobowych. Znam się na wypisywaniu zwolnień lekarskich i jeżeli ktoś bierze zwolnienie po ustaniu zatrudnienia, to po prostu maksymalnie możesz wziąć 3 miesiące po ustaniu zatrudnienia, prawda? Także także taka jest sytuacja. Witek. Czy warto próbować badań lekarskich na prawo jazdy lub do pracy u różnych lekarzy, jeżeli pierwszy lekarz z jakiegoś powodu związanego ze zdrowiem nie dopuścił, czy lepiej dać sobie spokój? No tu jest sprawa taka bardziej skomplikowana, bo ile prawo jazdy możesz tam się badać ile razy się chcesz, to do pracy to się bada ze skierowania z kadr, prawda? kadry dają skierowanie i często jest to zak zakład opieki zdrowotnej czy jakaś inna przychodnia, w której z którą jest umowa, czyli nie można się badać 100 razy, prawda? Bo każdy lekarz, który cię zbada, zabiera ci skierowanie. Jak ci zabiera skierowanie, to już drugi raz do tego do innego lekarza nie możesz pójść nie mając skierowania, prawda? Także Taka to jest sytuacja, prawda? No ale teoretycznie nie można wykluczyć, że pracodawca podpisze z drugim czy z trzecim lekarzem tę umowę i wtedy się badasz do, do poru, prawda? Słuchajcie, kochani, jeżeli ktoś coś chce jeszcze tam parę zdań powiedzieć, to serdecznie zapraszam wydaje mi się, że 15 minut, 17 minut naszego hangoutu to jest wystarczająco dużo, żeby nie za prawda? Zbliża się majówka, zbliża się okres wyjazdów, także bądźcie państwo ostrożni. Muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Takiej przykrej. Odwiedził mnie dzisiaj policjant, który zajmuje się odzyskiwaniem kradzionych samochodów. On przyszedł w innej sprawie, ale no niestety zaczęło się z powrotem złodziejstwo samochodowe. Zaczęły się kradzieże felk, kradzieże kół, prawda kradzieże tam wycieraczek. Znaczy zawsze były, ale, ale w tym momencie jest ich bardzo dużo, tak zwane kradzieże na części, kradzieże jakichś tam lepszych samochodów. I no przykro powiedzieć, ale za część tych rzeczy są odpowiedzialni nasi przyjaciele za wschodniej granicy, którzy, jakby to powiedzieć, przyjechali do nas i za bardzo nie chcą wydawać pieniędzy na części zamienne, prawda, także jeżeli masz takie jakieś auto cenniejsze to mówię, pilnuj je, nie mówię o garażu, ale mówię złodziejstwo typu kradzieże z kół, kradzieże felg, no wydawało mi się, że to już dawno minęło, a wraca z powrotem, prawda. Także tym smutnym akcentem kończę, trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Jeżeli oglądasz ten hangout w powtórce, to skomentuj to tutaj pod tym wideo. Dzięki tutaj wszystkim uczestnikom, no i do następnego razu.